Czy masz się odwoływać, czy zmienić lekarza? Zapytanie mojego widza. Dzień dobry panie doktorze, jestem osobą jednooczną od urodzenia. Byłem dziś na badaniach lekarskich na kurs kategorii C. Pani doktor stwierdziła, że jako jednooczny nie mogę mieć widzenia stereoskopowego. Jednocześnie nie mogę robić kategorii C. Pytanie brzmi, czy warto się odwoływać, czy poszukiwać innego lekarza. Sprawa tutaj jest dosyć prosta. Jeżeli jesteś pewien, że spełniasz wszelkie warunki wzroku z najnowszego rozporządzenia Ministra Zdrowia, no to lepiej się odwołać i mieć sprawę wyjaśnioną raz na zawsze. Jeżeli niestety pójdziesz do innego lekarza, on powiedzmy da orzeczenie pozytywne, a pierwszy lekarz poinformuje wydział komunikacji o orzeczeniu negatywnym, to i tak skierują cię na badania wyjaśniające do WOMP-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Po prostu wydział będzie komunikacji chciał wiedzieć, kto ma rację. Jest taki bardzo ważny warunek, że nie może to być taka jednooczność, że na jedno oko w ogóle nic nie widzisz, prawda? Czyli widzisz dobrze na jedno, a na drugie nie widzisz nic. Musisz coś na to oko gorzej widzące widzieć. Natomiast sam przepis dopuszczający Cię jako osobę jednooczną jest na tyle nowy, w sumie dość rewolucyjny w swojej istocie. Ma właśnie te parę warunków dodatkowych, czyli zdolność jednak widzenia czegoś tam na to oko gorzej widzące. Tak więc, w tym okresie przejściowym może być trochę niejasności oraz sytuacji jak z moim widzem. No, myślę, że lekarze się do tego przyzwyczają, pracodawcy i kandydaci na kierowców również i z czasem się wszystko unormuje i nikogo to nie będzie dziwiło, prawda? Natomiast być może lepiej od razu wybrać lekarza, który się zna na rzeczy, yy, załatwi sprawę od początku do końca bez jakiejś tam yy, zbędnej yy, mitręgi, ale wszystko oczywiście zgodnie z obecnie panującymi nam miłościwie przepisami. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz coś ciekawego do napisania czy do powiedzenia o jednooczności i kategoriach zawodowych zrób to w komentarzu do tego wideo. Kierowców jest coraz mniej, naprawdę nie ma kto jeździć. Biorą ludzi z Ukrainy, biorą ludzi z Białorusi, biorą z jakichś innych krajów. A dlaczego nasi polscy kierowcy pomimo pewnych ułomności, nie mają skorzystać z dobrodziejstw zawodu kierowcy. Także skomentuj to pod tym wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik o naszych dzielnych kierowcach.